Coś mnie goni? Wydaje mi się, że to jest rumba, ale przecież doskonale wiem jak wygląda rumba, przecież to jest tak i tak, ale, ale, ale to jest zupełnie co innego, bo to jest I robot rumba. E! Gdzie ty polazłeś? Miałeś ze mną grać tę scenę! Nie obrażę się no, nie jesteś jak zwykła rumba, no jesteś wyjątkowy, no wróć no! <śmiech> Namówiłam go robotrumba wraca. Chodźcie cię niech ja cię obejrzę. Jest tutaj system, który nazywa się Aeroforce. Polega na tym, że ma gumowe szczotki i ogromną moc ssania. Zasysa w mgnieniu oka dosłownie wszystko. Brud, kurz, roztocza, sierść, włosy, czy nawet puch. I robi to tak. Skoro to wszystko robi, to może by mi i tłuszczyk zassał, ale nie, to może ja go położę. No, no pojechał. O! Na szczęście ja, ja mam w sobie siłę spokoju, U! bo iRobot trumba ma specjalne zderzaki, dzięki którym nawet przy uderzeniu nic mu się nie staje, ani moim meblom. Chyba wie ile kosztowały. O, um, um. aha, i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Dzięki specjalnej aplikacji iRobot Home włączam. Mmm, ale mruczy. I wyłączam. Gdziekolwiek jestem, w domu, w biurze, w Warszawie, w Berlinie, jesteśmy połączeni na zawsze. O, już sprząta. A ja.